Rewolucja w spłacaniu kredytów hipotecznych. Tak w jednym zdaniu można podsumować to, co wydarzyło się kilka dni temu na jednej z konferencji, na której to premier Mateusz Morawiecki przedstawił najnowszy plan pomocy osobom posiadającym kredyty hipoteczne. Co przedstawia plan, kto na nim skorzysta, a kto straci, i jaka jest ukryta intencja całego wsparcia kredytobiorców? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz.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 Kredyt hipoteczny w ostatnich miesiącach stał się bardzo gorącym tematem, który elektryzuje coraz większą ilość osób. Rosnące raty kredytów, ale i również niepodnoszenie oprocentowania lokat sprawiły, że finanse wielu rodzin w Polsce mocno ucierpiały. Jeżeli do tego dodamy szalejącą dwucyfrową inflację, która w marcu wyniosła aż 11%, i nic nie wskazuje na to, aby miała się uspokoić. Widzimy, że w naszym kraju nie dzieje się dobrze. Cała ta sytuacja sprawiła, że miłościwie nam panujący pochylili się nad problemem kredytów hipotecznych. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego premier Mateusz Morawiecki zapowiedział czteropunktowy program wsparcia dla osób posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach. Przedstawione zostały cztery flagowe propozycje, jakie rząd kieruje w stronę osób posiadających takowe zobowiązania. Pierwszym są wakacje kredytowe, które zakładają, że raz na kwartał rata kredytu będzie mogła zostać przesunięta bez obciążenia klienta odsetkami na koniec terminu spłaty. Oznacza to, że bez konsekwencji cztery razy w roku nie będzie trzeba płacić raty kredytu. Propozycja ta ma obowiązywać w latach 2022-2023. Drugą propozycją jest zwiększenie środków funduszu wsparcia dla kredytobiorców. Banki będą zobowiązane do dopłaty do tego funduszu ponad 1 miliard 400 milionów złotych. Z tych pieniędzy będą mogli skorzystać posiadacze kredytów, których rata przekroczy 50% ich dochodu lub też stracą pracę. Rocznie będą mogli uzyskać z tego funduszu do 24 tysięcy złotych, czyli jakieś 2 tysiące złotych miesięcznie. Jedna trzecia kwoty wsparcia będzie mogła zostać umorzona, a resztę trzeba będzie oczywiście oddać. Wsparcie to przewidziane jest maksymalnie na okres 3 lat. Trzecią formą pomocy jest nowy fundusz zwiększenia odporności sektora bankowego, jak określił to premier Mateusz Morawiecki. Powiedział on, że na jego funkcjonowanie zrzucą się oczywiście banki komercyjne, które będą zmuszone przekazać 3,5 miliarda złotych ze swoich zysków czwartą i zarazem największą zmianą będzie natomiast zastąpienie stawki WIBOR. Od 1 stycznia 2023 razem z regulatorem rynku, ale przede wszystkim we współpracy z Sejmem narzucony zostanie obowiązek posługiwania się inną niż WIBOR transparentną stawką pochodzącą z rynku międzybankowego depozytów overnight. Przekazał premier podczas konferencji. Szef rządu zapowiedział, że będzie to rozwiązanie korzystne dla kredytobiorców i dzięki niemu banki będą Będą musiały obniżyć swoją marżę nawet o szóstą. jak więc widzicie zmian jest naprawdę sporo i zapowiedzi premiera wywołały prawdziwą burzę spekulacji jak również ogromne spadki na giełdzie papierów wartościowych. Przyjrzyjmy się bliżej zapowiedziom i zobaczmy czy rzeczywiście jest się z czego cieszyć, jak również zadajemy sobie kilka kluczowych pytań, na które warto sobie odpowiedzieć. Zacznijmy jednak od początku. Skąd w ogóle wziął się problem wysokich stóp procentowych? Już w tamtym roku ostrzegałem Was o tym, że inflacja wymyka się spod kontroli i podwyżka stóp procentowych rozpocznie cały ich cykl. Od jesieni sukcesywnie Rada Polityki Pieniężnej spełnia ten scenariusz i na chwilę obecną mamy 4,5% stopy, oprocentowania, które oczywiście przekładają się na wybor, który jest nim skorelowany. Znakomita większość kredytów hipotecznych w Polsce została wzięta ze zmienną stopą oprocentowania i tym samym każda obniżka, czy też podwyżka ze strony Rady Polityki Pieniężnej dotyka w negatywny lub pozytywny sposób osoby, które zaciągnęły takowy kredyt. Do tej pory Polska miała rekordowo niskie stopy procentowe. Kredyt był tani, a zdolność kredytowa wysoka. Stąd też tysiące osób brało kredyty na ogromne kwoty, pompując przy tym wyceny nieruchomości. Od kiedy jednak rozpoczął się cykl podwyżek stóp procentowych, każda kolejna podwyżka prowadziła do zmniejszenia zdolności kredytowej i zwiększenia obciążeń. Początkiem problemów nie była więc zachłanność banków, ale po pierwsze zła polityka monetarna naszego kraju, która po pierwsze doprowadziła do tak niskiego poziomu stóp procentowych, po drugie rozpoczęła politykę do druku i rozdawnictwa pieniądza, co oczywiście przełożyło się na wzrost inflacji, która to nie została opanowana na czas. Nie bez winy pozostają również i sami kredytobiorcy, którzy powinni wziąć pod uwagę każdy możliwy scenariusz, jaki może się wydarzyć w czasie spłacania kredytu hipotecznego. Niestety wiele osób postępowało zbyt lekkomyślnie, myśląc, że ja, Jakoś to będzie. Wróćmy jednak do rządowego programu ratowania osób spłacających kredyty hipoteczne w złotówkach. Banki od lat posługiwały się wyborem, który, w zależności od sytuacji rynkowej, był podnoszony lub obniżany. Narzędzie to miało na celu niedopuszczenie do strat banku, który jako kredytodawca oczekiwał zysku w postaci większej ilości gotówki od tej, którą pożyczył kredytobiorcy. Wibor w pewnym stopniu chronił również kredytobiorców, ponieważ kiedy brali oni kredyt w ciężkich czasach mogli liczyć na to, że kiedy sytuacja się poprawi raty kredytów zostaną obniżone. Wskaźnik ten jednak ma jeden poważny defekt. W przypadku kiedy stopy procentowe są podnoszone bardzo szybko, WIBOR zostaje podnoszony również bardzo intensywnie. Stąd też wystarczyło kilka miesięcy, aby raty kredytów hipotecznych wystrzeliły dosłownie w kosmos. Rząd widząc ten problem stara się go załagodzić i wymyślił program, który ma na celu pomoc osobom posiadającym kredyt hipoteczny w złotówkach. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że to właśnie rząd był w pewien sposób odpowiedzialny za całą tą sytuację poprzez politykę monetarną. Teraz zamierza więc gasić pożar, który sam wywołał. Wróćmy jednak do samych pomysłów rządzących. Pierwszym pomysłem są wakacje kredytowe, które to mają odciążyć budżet Polaków poprzez Przeniesienie rad w czasie. Pomysł być może i słuszny, ale jest to jedynie wybiegnięcie nieco do przodu, ponieważ cały ten projekt ma trwać jedynie do końca 2023 roku, więc jedynie przez krótki okres czasu. Co jednak w przypadku kiedy stopy procentowe będą utrzymywać się na wysokim poziomie przez na przykład okres 10 lat, o tym na razie nie mówi nikt. Drugi i trzeci pomysł to zmuszenie banków do wydania dodatkowych pieniędzy odpowiednio na fundusz wsparcia dla kredytobiorców, jak i na nowy fundusz zwiększający odporność sektora bankowego. Swoją drogą co ten fundusz będzie dokładnie robił tego na razie nie wie nikt. Idea obydwu pomysłów jest jednak taka, że banki mają oddać daninę. I w tym miejscu warto zastanowić się czy tak wielkie instytucje jak banki posiadające tysiące pracowników, sztaby prawników itd. itd. będą pokornie godzić się na takowy rozwój sprawy. Czy z chęcią i radością zaniosą walizki pełne pieniędzy i postawią je na progu premiera Morawieckiego? Szczerze wątpię. Wsparcie rządowego programu skierowane jest tylko i wyłącznie do osób fizycznych posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach. Cała reszta, czyli miliony osób z pożyczkami, przedsiębiorcy i wszyscy inni nie są objęci żadnym państwowym kloszem i zostali pozostawieni na pastwę losu. A banki na pewno będą chciały odbić sobie straty jakie zada im rząd poprzez podnoszenie prowizji, cen usług czy innych. Część więc osób będzie miała jeszcze trudniej i będą musiały płacić jeszcze większe raty. Nikt jednak o tym nie mówi głośno. Na pierwszy jednak plan wysuwa się. Ostatnia z propozycji, czyli zniesienie wyboru i zastąpienie go inną, bardziej korzystną stawką, która zmniejszy obciążenia. Nikt jednak nie wie jaka to stawka, jak będzie wyliczana i czy rzeczywiście będzie ona korzystniejsza. Wszystkie informacje podane na konferencji były zdawkowe, ogólne i przede wszystkim populistyczne. Teraz pozostają nam jedynie spekulacje i czekanie na kolejne informacje. Niestety mam przyczucie, że skończy się podobnie jak z Polskim Ładem i cały projekt który rzekomo ma pomóc, co najwyżej nie zmieni nic w całej sytuacji kredytobiorców, która robi się coraz bardziej nieciekawa. Inną rzeczą jest fakt, że takie zapowiedzi są sprzeczne z tym, co aktualnie robi Rada Polityki Pieniężnej. Podnoszenie stóp procentowych ma za zadanie wyhamować inflację, skłonić ludzi do zaciskania pasa. Ogólnie stopy procentowe mają boleć i im mocniej odczuje je społeczeństwo, tym bardziej zastanawiać się nad wydaniem każdej złotówki. Każdy program socjalny, niezależnie do jakiej będzie on skierowany grupy społecznej, będzie osłabiał działania Rady Polityki Pieniężnej i tym samym zwiększał skalę inflacji i rozciągał kryzys gospodarczy na dłuższy okres. Musimy się więc zastanowić, co będzie lepsze i które działania w długim okresie czasu będą korzystniejsze dla naszej gospodarki i ogółu społeczeństwa. Rząd jednak woli populistyczne hasła niż bolesne reformy, które są na chwilę obecną nieuniknione. W dzisiejszym wideo pochyliliśmy się nad najnowszym pomysłem pomocy osobom, które spłacają kredyty hipoteczne w złotówkach. Zobaczyliście z jakich haseł składa się cała zapowiedź, przeanalizowaliśmy również jakie konsekwencje mogą one mieć w przyszłości. Mam nadzieję, że to wideo dało wam wartość, jeżeli tak się stało podeślijcie ten materiał swoim znajomym, a także zostawcie komentarz taktyczny dla większych zasięgów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.